Jeszcze jeden widoczek na przystań w Węgorzewsko Stateczek, czy jachcik Amigo A tam dalej rzut oka na resztę przystani Ja skorzystałem z usług Żeglugi Mazurskiej Czas wracać do Giżycka Węgorzewo-Giżycko dwie godzinki spokojnego turystycznego rejsu Nie mylić z rejsem pana Piwowskiego Być może dorobię się kiedyś podobnego stateczku. 9 lipca 2014 roku: Węgo-Żewo. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.